Przeżyjmy to jeszcze raz. Bramki, które padały w spotkaniach ligowych tolińskiego Pomorzanina i startu 1954 Gniezno w sezonach 2018-2021. Zapraszam. Nie, tak jak wcześniej mówiłem, w półkiloga 15 minuta gry, szót na linii 7 metrów, numer 3, Mariusz Gromacki. Mariusz Gromacki, kapitan Czerwono-Czarnych, nie myli się przy tym strzale. Zdobywa bramkę wyrównującą no i jako metr meczu... Krystian Makowski, 2 do 1. Jest z najskuteczniejszych strzelców naszej linii. W bramce startu jedyny niepowtarzalny Marcin Trzaskawka, numer 31. Natomiast rzut karny wykonywał będzie reprezentant toruńskiego Pomorza Lina Krystian Makowski, czyli kapitan toruńskiej ekipy oznaczony numerem 17. Zdobycia Makowski, nie myli się przy tym rzucie karnym. Piątej dramki. Lewandowskiego odcięli całkowicie, bo w cały czas siedział na ducha, to, to, to nie było zespołu w ogóle. To lepiej Kroszykazy się być. Pierwszy krótki róg w tym meczu, wykonuje go start 1954 Gniezno. Jaja na kolana, światła na kolana. Wykorzystany krótki rzut rożny. Jeden do jednego. Rzut karny dla powożeni na Toruń. ...na staje. Jakieś i by nie było tych szkustych trafów, jak pamiętasz? Gool! Gool! Wykorzystana szanka przez kapitana W zeszłym roku na początku są zonie nie starych. Oh <coughs> Dlaczego raczej rozumiem, krótkiego razu górą, bramce startu, Marcin Trzaskawka. Po hey! krótki hey! hey! hey! hey! hey! hey!